ciekawy problem, w jaki sposób pracodawca dostarcza, czy powinien dostarczyć skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu wykonania badań profilaktycznych pracownika no, Czy pracownik musi koniecznie dostać to skierowanie do przysłowiowej ręki, aby je pokazać i przekazać lekarzowi? Witam serdecznie, możliwe, że zadam kolejne nieśmiertelne pytanie ale zależy mi na, upewnianiu się, na upewnieniu się, czy takie postępowanie, jak opiszę poniżej jest dopuszczalne z punktu widzenia lekarza medycyny pracy Pracodawca przyjmuje pracownika do pracy na podstawie umowy o pracę i czy w związku z tym pracodawca taki może skierować swojego pracownika na wstępne badanie profilaktyczne nie wystawiając mu skierowania na piśmie, a jedynie dzwoniąc do przychodni i umawiając go telefonicznie na badania wstępne czy takie postępowanie jest legalne z punktu widzenia Lekarza Medycyny Pracy? No Problem powiem nawet ciekawy Ale yy, zacytuję Ci tutaj yy, ostatnie rozporządzenie Ministra Zdrowia I pisze tam w takim punkcie 1a, że Skierowanie, o którym mowa w ustępie pierwszym jest wydawane w dwóch egzemplarzach z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania i przez chwilę się zastanawiałem nad tym i wydaje mi się, ale to mi się tylko wydaje, że jest obojętne jak pracodawca dostarczy to skierowanie lekarzowi na przykład pocztą elektroniczną, gońcem, faksem, czy w jakikolwiek inny sposób, pod jednym warunkiem, że ten kandydat do pracy, czy ten pracownik otrzyma drugi identyczny egzemplarz do swoich potrzeb, prawda? Y, oczywiście, no, logiczne, że tak jak z niewiernym Tomaszem, że wyglądałoby to bardziej przejrzyście, kiedy oba skierowania otrzymałby pracownik Jedno dał lekarzowi, drugie sobie tam gdzieś schował Ale tak, na zdrowy rozum, no, w dobie elektroniki, w dobie informatyzacji, kiedy dążymy do ograniczenia tej olbrzymiej ilości papierów no według mnie raczej nie ma to uzasadnienia Przykłady z zagranicy Często badam dla jakichś firm wiertniczych czy tam jakichś innych zagranicznych krótki mail, chcą to i to badam za kilka tysięcy złotych, czasami nawet, na takie kwoty wystawiam orzeczenia no wszystko jest oparte w zasadzie na dwóch, trzech mailach, oni coś wysyłają wysyłają że chcą przebadać Pana takiego i takiego chcą to, to, się, to, wam to czy przebadać w takim a innym celu Ja piszę za ile faktury też chodzą elektronicznie, prawda No, no ale mówię yy, tak uczciwie powiem, że nasz polski system jest zbytnio zbiurokratyzowany no, ale raczej to jest pokłosie że tak powiem, kodeksu pracy i poprzedniego systemu no ale to nie mi to zmieniać i to jest wyłącznie moja prywatna ocena Także, y, oczywiście pracownik dostaje dwa y, dwa orzeczenia No teraz jest pytanie, czy dostaje dwa orzeczenia i powinien jedno zanieść pracodawcy, drugie wziąć do siebie y, do swoich celów, prawda czy, czy dostaje jedno orzeczenie a drugie, że tak powiem pracodawca dostaje od, y, od lekarza medycyny pracy no Też wydaje mi się, że sprawa techniczna pod jednym warunkiem, że pracownik czy kandydat do pracy to jedno orzeczenie lekarskie na podstawie kodeksu pracy dostał dla siebie Także na tym kończę Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia koniecznie skomentuj to wideo Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu Jeżeli chcesz więcej takich filmików oczywiście zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy Badania Lekarza Medycyny Pracy czy Lekarz Pracy No i do zobaczenia w kolejnym wideo